W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakie badania możesz zrobić u siebie w miejscu zamieszkania, aby wyrobienie świadectwa Oil Gas UK w mojej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu na Żernickiej 215 przebiegło naprawdę sprawnie, co oznacza po prostu jedną wizytę lekarską. Jeżeli jesteś osobą, która musi przyjechać kilkaset kilometrów lub ma na przykład pilny lub bardzo pilny wyjazd na platformę. To okazanie tych wcześniej zrobionych badań ma dla mnie sens. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem od 2013 roku lekarzem certyfikowanym przez OilGas UK. Możesz mnie znaleźć na ich stronie internetowej. Przebadałem już kilkaset osób na offshore i to na całym świecie nie tylko Morze Północne, ale jakieś. Nigeria, jakaś Zatoka Meksykańska, no wszędzie, gdzie świadectwo OG UK jest wymagane. Ale tutaj zacznę od zapytania świeżo upieczonego pracownika Platformy Wiertniczej. Dzień dobry, jestem zainteresowany wyrobieniem certyfikatu OG UK, czyli dawnej UCOA dla pracowników offshore'owych. Niedawno zrobiłem w bossieta w Holandii, w Rotterdamie. No i na treningu dowiedziałem się od jednego z kolegów, że warto od razu zrobić świadectwo o Proszę o informację, co jest niezbędne do wyrobienia tego świadectwa. Byłem trzy dni temu u jednego lekarza, z lekarzy uprawnionych do badań marynarzy w Szczecinie. Zlecił mi on badanie moczu, morfologię krwi, cukier we krwi oraz audiometrię oraz spirometrię. No, mam oryginały tych badań. No niestety lekarz wystawił mi zwykłe świadectwo międzynarodowe. Health Certificate for Service at Sea, które jednak nie jest honorowane przez operatora. Czy mogę przywieźć te wszystkie wyniki badań, no, czy jeszcze mogę coś dorobić w Szczecinie? No tak aby wizytę załatwić w jeden dzień. Wyniki badań mam oryginały, ponieważ dostałem je w dwóch egzemplarzach. Pozdrawiam, Sławomir. Odpowiadając na to pytanie. Jeżeli masz taką sytuację, że zrobiłeś w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce lub gdziekolwiek indziej badanie moczu, morfologię i cukier we krwi oraz audiometrię oraz spirometrię, to okazanie tych wyników praktycznie rozwiązuje problem tego, co możesz zrobić u siebie na miejscu zamieszkania. Aby było jasne, ja potrzebuję zobaczyć wyniki badań, a nie Oryginał świadectwa zdrowia otrzymanego na jego podstawie, że wyniki zostają sobie tam u jakiegoś lekarza, a Ty mi pokazujesz tylko od niego świadectwo. Czyli badanie moczu oznacza to dla mnie zobaczenie oryginału wyniku badania moczu z laboratorium. Audiometria jest audiometrią tonalną, wykonaną przez uprawnioną placówkę itd, tak itd. Tak Nie honoruję wyników starszych niż jeden miesiąc. No, natomiast resztą badań i konsultacji lekarskich wykonuję w swojej przychodni lekarskiej we Wrocławiu. Wyrobienie świadectwa kosztuje około jednej godziny, koszt na razie wynosi 500 zł. Oczywiście ta jedna godzina jest pod warunkiem zrobienia wszystkich wymienionych przeze mnie wcześniej badań. Czyli jeszcze raz powtarzam, badanie moczu, audiometria, morfologia, cukier we krwi oraz spirometria. Natomiast, jeżeli pomimo tego filmiku masz ciągle wątpliwości, wyślij maila na adres lekarzmałpakrasnicki.pl. Powtarzam, lekarzmałpakrasnicki.pl. Na badanie czy badania w sumie obowiązuje rejestracja telefoniczna. Telefon 601 775 123. Powtarzam, 601 775 123. Uczciwie muszę też powiedzieć, że zrobienie części badań w miejscu zamieszkania, skróci znacznie czas Twojej wizyty lekarskiej we Wrocławiu. Jestem wtedy też bardziej elastyczny co do terminu spotkania, ponieważ powiedzmy, no jeżeli masz już ze sobą audiometrię i spirometrię, no to mój człowiek, że tak powiem, jedynie sprawdzi, czy sprawa została poprawnie zrobiona i nie potrzebuje go do wykonywania samego badania. Jeżeli chcesz wiedzieć jeszcze więcej, na stronie internetowej badania lekarza medycyny pracy.com jest zakładka odnosząca się do pracowników offshore'owych, i tam możesz sobie zobaczyć najróżniejsze zapytania, moje odpowiedzi na najczęściej zadawane przez offshore'owców pytania. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz z listy og UK. i do zobaczenia we Wrocławiu, oczywiście podczas wyrabiania certyfikatu og UK, czyli dawne Ukoa. Na marginesie moja firma mieści się tuż przy autostradowej obwodnicy z Wrocławia, mniej więcej jest to 1,5 kilometra od zjazdu stadion, gdzieś jakieś 2 km od zjazdu lotniczy, chociaż zjazd stadion jest lepszy. Także yy, praktycznie czy dojazd z Warszawy, czy dojazd z Katowic, dojazd ze Szczecina, czy z jakichś innych miejsc Polski jest bardzo ułatwiony. Praktycznie omijasz cały Wrocław i podjeżdżasz pod moją firmę. Także bye bye. No i jeszcze raz do zobaczenia osobistego podczas wyrabiania certyfikatu. Nawiasem mówiąc te same zasady. Dotyczą też wyrabiania certyfikatów międzynarodowych, czyli te same badania jak zrobisz, to certyfikat międzynarodowy u mnie przebiega, oczywiście certyfikat międzynarodowy dla marynarza przebiega bardzo szybko.